Edgar Allan Poe, Król Dżumiec Opowieść zawierająca pewną alegorię. Bogowie znoszą i potwierdzają w królach czyny, które są źródłem ich przerażeń, gdy je popełnia motłoch. Buckhurst, Ferrex et Porrex W noc październikową, około północy, za dostojnego panowania Edwarda III, Dwaj majtkowie należący do załogi free and easy kupieckiego dwumasztowca, który kursował pomiędzy Ekluzą w Belgii a Tamizą i który w tym czasie zarzucił kotwicę w tej rzece, upajali się swym pobytem w sali pewnej oberży w parafii świętego Andrzeja w Londynie, która to oberża miała za godło kontrefekt wesołego wilka morskiego. Sala, mimo lichej budowy, mimo zczerniałości od dymu, niskiego pułapu i podobieństwa do wszystkich zresztą karczem owej epoki, w czasach dziwolążnych gromadek rozrzuconych tu i ówdzie opojów wcale niezgorzej odpowiadała swemu przeznaczeniu. Wśród owych gromadek dwaj nasi majtkowie tworzyli najciekawszą, jeśli nie najbardziej godną uwagi. Uf, co się zdawał pierworodniejszy, i towarzysza swego charakterystycznie ućcem przezywał, niepomiernie też wzrostem owej dwójcy przodował. Miał bez mała sześć i stopy wysokości i nałogowe pochylenie ramion było znać nieodpartym wynikiem tak niesłychanej postawy. Jego naddatek wzwyż był bardziej niż zrównoważony innymi skąd inąd niedoborami. Był wyjątkowo szczupły, i zdaniem swych przyjaciół mógł z powodzeniem zastąpić popijanemu wstęgę bandery na wierzchole masztu, zaś drzewce trójkątnego żagla. Wszakże te i tym podobne żarty nigdy nie poruszały mięśni śmiechu wilka morskiego. Pomimo wybitnych policzków, olbrzymiego i krogulczego nosa, obciętego podbródka, Pomimo wreszcie osunięcia się dolnej żuchwy i wypuklizny przeogromnych białych oczu, wyraz jego oblicza, aczkolwiek napiętnowanego pewną odmianą mrukliwej dla rzeczy obojętności, był nad wszelki opis i nad wszelkie naśladownictwo uroczysty i poważny. Młodszy wiekiem majtek, całokształtem zewnętrznego wyglądu, zgoła wyodrębniał się i odwzajemniał swemu towarzyszowi. Dwoje nóg kabłąkowatych i przykucliwych dźwigało jego ciężką i krępą osobę, zaś osobliwie krótkie i grube ręce, zakończone pięściami nieprzeciętnych pomiarów, zwisały, kołysząc się na strony jak łapy żółwia morskiego. Skrzyły się drobne, nieokreślonego koloru, głęboko we łbie osadzone ślepia. Nos znalazł swój stały pochówek w bryle cielska, które oblekało gębę okrągłą, pulchną i czerwoną, a gruba górna warga wygodnie spoczywała na jeszcze grubszej dolnej z wyrazem osobistego zadowolenia, które właściciel obojga zwiększał nałogiem zwilżania swych warg od czasu do czasu jęzorem. Ten, popatrując na swego sąsiada, już to słupiał, już to uśmiechał się szyderczo. I czasem, gdy spojrzał mu oko w oko, purpurowiał jak słońce, gdy przed zachodem spogląda ze szczytów skał Bennerisu. Toć urozmaicona i przypadków pełna była w pierwszych godzinach nocnych pielgrzymka dostojnej dwójki po oberżach okolicznych. I najsutrze zasoby pieniężne nie przetrwają wieków, to też do oberży, o której mowa, przyjaciele nasi pokwapili się z pustą kieszenią. Niemniej, nie więcej jeno w chwili, gdy się właściwie opowieść nasza zaczyna, Udziec i jego towarzysz Hugh Tarpolin siedzieli w pośrodku sali i wsparłszy obydwa łokcie na obszernym dębowym stole, ukryli twarze w dłoniach udzieliwszy bezpiecznego schronienia zawartości pokaźnej butli nieopłaconego zgoła Hummingstaffu, nie bez zdziwienia i nie bez oburzenia zerkali ukosem na złowieszcze wyrazy nic na kredę, kreślone na ścianie kredą, tą bezczelną kredą, która ma śmiałość zaznaczania swej nieobecności. Nie dlatego, iżby zdolność czytania kreślonych liter, uchodząca wśród ówczesnego tłumu za nieco mniej kabalistyczną od sztuki onychże kreślenia, mogła być, ściśle biorąc, policzona za winę obydwą wychowańcom morza lecz mówiąc po prawdzie była w kształcie liter jakowaś pokrętność a w całości rodzaj trudnego do opisania wykolejenia które zdaniem obydwu marynarzy zapowiadały jakąś przeklętą klęskę i słotę i wobec których postanowili natychmiast obydwaj według metaforycznej umowy uczca czuwać przy pompach, zwinąć żagle i dybać przed się wbrew wiatrom. a zatem wysączywszy resztę Eilu i gruntownie zapiąwszy swe kubraki, porwali się ostatecznie ku drzwiom. Tarpolin, co prawda, po dwakroć nawiedził wnętrze kominka, nie odróżniając go od drzwi, lecz koniec końcem ucieczka powiodła się szczęśliwie i w pół godziny po północy nasi bohaterzy paradowali na wietrze, raźnie krocząc poprzez ciemną uliczkę w kierunku schodów świętego Andrzeja, ścigani z zapałem przez oberżystę wesołego wilka morskiego. Na wiele lat przed i po epoce, w której odbywa się ta opowieść dramatyczna, w całej Anglii, a przede wszystkim w stolicy, rozlegał się okrzyk złowrogi – duma. Stare miasto było po większej części wyludnione i w tych straszliwych, stamizą sąsiadujących dzielnicach, wśród zaułków i przecznic ciemnych, wąskich a brudnych, które demon dżumy, jak wówczas przypuszczano, obrał na miejsce swych narodzin, nie można było nawet krocząc jak najdumniej spotkać nic prócz przerażeń, lęków i zabobonów. Dzielnice owe z rozkazu króla zostały wyklęte i nie wolno było nikomu pod karą śmierci przenikać do ich okropnych samotni. Mimo to ani dekret monarchy, ani olbrzymie zapory wznoszone w progach ulic, ani możliwość potwornej śmierci niemal w okamgnieniu pochłaniającej zuchwalca, którego żadne niebezpieczeństwo nie mogło zniechęcić do przygód, nic nie powściągało dłoni nocnych opryszków od ogałacania pustych i bezludnych domostw z żelastwa, miedzi, ołowiu i wreszcie z wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogły stać się źródłem jakiegokolwiek zysku. Co zima przy dorocznym usuwaniu zapór stwierdzano szczegółowo, że zamki, rygle i skrytki podziemne zbyt niedostatecznie strzegły suchych zasobów wina i likierów, które wobec trudności i niebezpieczeństw towarzyszących zmianie miejsca spora część pewnych kupców, posiadaczy sklepów okolicznych pod musem konieczności na czas wygnania powierzyła tak niedostatecznej poręce. Wszakże mało kto wśród zdjętego przerażeniem motłochu uważał owe czyny za dzieło rąk ludzkich. Duchy i gobeliny moru, demony febry, były zdaniem tłumu rzeczywistymi sprawcami klęski i raczono się wzajem, a nieustannie, mrożącymi krew baśniami o nich. Tak, iż całe mnóstwo napiętnowanych budynków zgroza na czas długi osnuła na kształt całunu. Sam zaś opryszek, częstokroć zmartwiały od zabobonnego, a własnymi grabieżami wywołanego strachu, obszerny okręg wyklętej dzielnicy pozostawiał na pastwę ciemnościom, milczeniom, dżumie i śmierci. Właśnie u jednej ze straszliwych, a wyżej już wspomnianych zapór, która przekleństwem znaczyła przestrzeń poza sobą, Udziec i czcigodny Hugh Tarpolin, którzy na łeb na szyję wtoczyli się w zaułek, spotkali nagłą, swym poskokom, przeszkodę. Nie było nawet mowy o odwrocie, a nie było czasu do stracenia, ze względu na tę okoliczność, iż pogoń wisiała im niemal nad karkiem. Dla rdzennych marynarzy wdrapanie się na zgruba ciosaną ścienicę znaczyło tyle, co splunięcie od niechcenia, podjudzeni dwoistym zagrzewkiem gonitwy i likierów, odważnie przeskoczyli na tamtą stronę, po czym, ponawiając swój bieg pijany z dodatkiem krzyków i ryków, zaprzepaścili się wkrótce w onych zawiłych i wyziewnych odchłaniach. Gdyby nie to, że byli pijani aż do utraty najniezbędniejszych zmysłów, groza położenia sparaliżowałaby im chwiejne kroki. Chłód i mgła, trwały w powietrzu. Na wysokiej i tęgiej murawie, która sięgała im po kostki, bruk wyważony leżał w bezładzie piekielnym. Z domów zagradzały ulice. Najsmrodliwsze i najśmiertelniejsze wyziewy panoszyły się wszędy i dzięki owej bladej jaśni, która nawet o północy wysnuwa się zawsze z atmosfery oparnej i dżumnej, można było rozpoznać poległe w alejach i zaułkach lub gnijące w domostwach bez okien ścierwo opryszków nocnych, których dłoń dżumy znieruchomiła w chwili spełniania ich czynności. Wszakże takie oto obrazy, wyrażenia i przeszkody nie były w mocy powściągnąć biegu dwóch drabów, którzy w ogóle, a tej nocy szczególnie odważni, pełni pogardła, otuchy i humming stafu, nieustraszenie wtoczyliby się w samą paszczę śmierci po linii tyle prostej, ile na to stan ich obecny pozwalał. Przodem, wciąż przodem biegł złowrogi udziec, budząc echa uroczystej pustki porykiem podobnym do straszliwego wojennego wycia Indian, zaś u jego boku wciąż i wciąż toczył się przesadzisty tarpolin uczepiony do kubraka zręczniejszego odeń towarzysza, i prześcigał nawet najwaleczniejsze tego ostatniego wysiłki w sztuce wokalnej za pomocą kontrabasowych porykiwań dobytych z suteren swych płuc gromowładnych. Dotarli oczywiście do samego gniazda dżumy. Z każdym krokiem, a raczej z każdym koźlim skokiem, świat przed nimi stawał się coraz groźniejszy i coraz bardziej zapowietrzony, a ścieżki coraz węższe i coraz bardziej zawikłane. Olbrzymie kamienie i bele spadały od czasu do czasu ze skołatanych dachów, aby ciężkim i bolesnym upadkiem świadczyć o niezwykłej wysokości budynków dookolnych. I gdy trzeba było sił przyłożyć dla utorowania drogi poprzez częste usypiska gruzów, zdarzało się nieraz, iż dłoń ich zmacała szkielet lub ugrzęzła w pogniłych zwłokach. Wtem, ni stąd, ni zowąd, marynarze nasi potknęli się o próg obszernego budynku o wyglądzie złowieszczym. Przenikliwszy niż dotąd, Poryk wyrwał się z gardzieli oczaj duszy ućca, a zawtórzył mu od wewnątrz pośpieszny, niezwłoczny wybuch dzikich, demonicznych okrzyków, niemal pogrzmień śmiechu. Nie ulększy się owych dźwięków, które samym swym rodzajem w podobnym miejscu i w podobnej chwili zdołałyby zmrozić krew w piersiach objętych mniej cokolwiek bezpowrotnym pożarem, dwaj nasi opoje podanym ku dołowi łbem ubodli drzwi, wyważyli je i runęli w sam środek czegoś nieokreślonego, klnąc przy tym niemiłosiernie. Sala, do której wpadli, okazała się spichrzem przedsiębiorcy uroczystości pogrzebowych, lecz rozwarta w narożu podłogi, w pobliżu drzwi, klapa ukazywała cały przestrzał piwnic, których zagłębia, jak głosił brzęk tłuczonych butelczyn, były godnie zaopatrzone w swą tradycyjną zawartość. Na środku sali sterczał stół, na środku stołu tkwiła przesadnie wielka waza, pełna według wszelkiego prawdopodobieństwa ponczu. Butle wina i likieru na równi z garncami, dzbanami i lampkami wszelakiego kształtu i wszelakiego rodzaju obficie były rozrzucone tu i ówdzie po stole. Wokół stołu na kobyłkach spod trumien siedziało towarzystwo z sześciorga złożone osób. Postaram się opisać je po kolei. Naprzeciw drzwi i nieco powyżej reszty towarzystwa siedziała osobistość mająca pozory przodownika uczty. Była to istota odarta niemal z ciała, olbrzymiego wzrostu i udziec osłupiał, ujrzawszy wręcz większego od siebie chudziaka. Twarz owej istoty była żółta jak szafran. Żaden atoli rys, z wyjątkiem jednego, nie był tak wybitny, aby zasługiwał na opis poszczególny. Owym rysem jedynym było czoło, tak anormalnie i tak potwornie wysokie, iż można je było porównać czepcowi lub obręczy mięsnej przyłatanej do głowy rzeczywistej. Wyraz upiornego ugrzecznienia fałdował jej koślawiącą się gębę, a ślepie, jak ślepie wszystkich biesiadników, jarzyły się ową osobliwą szklistością, o którą przyprawia wypar pochłoniętych trunków. Odziany był ów jegomość od stóp do głów w płaszcz z czarnego, suto haftowanego aksamitu, który niedbale falował wokół jego postaci na kształt hiszpańskiej opończy. Głowę miał obficie najeżoną, karawaniarskimi pióropuszami, którymi potrząsał w przód i w spak z nieporównanie przesadną chełpliwością, zaś w prawej dłoni dzierżył kość udową ludzką olbrzymich rozmiarów, którą właśnie przed chwilą, jak się zdaje, zdzielił jednego z członków zgromadzenia na znak, iż go do śpiewu powołuje. Naprzeciwko onego jego mości, plecami do drzwi zwrócona, tkwiła jej mość, która mu zgoła nie ustępowała cudacznością swego oblicza. Choć wzrostem dorównywająca opisanej przed chwilą osobistości nie miała wszakże powodów do uskarżania się na przeciwną przyrodzeniu chudość. Najwidoczniej była w ostatnim okresie puchliny wodnej i kształt jej wielce przypominał olbrzymią baryłę październikowego piwa, która z odbitym u góry dnem stała tuż obok jej boku, w zakątku komnaty. Twarz jej była osobliwie okrągła, czerwona i obrzmiała i ta odrębność, a raczej brak odrębności, o którym już nadmieniłem z powodu przodownika uczty, piętnował jej oblicze. Mianowicie jeden tylko rys jej twarzy zasługiwał na opis szczegółowy. Stało się, iż przenikliwy tarpolin zauważył niezwłocznie ogólną oznakę, którą można było zastosować do wszystkich członków towarzystwa. Każdy zdawał się zagarniać na wyłączną własność jeden ułamek twarzy. Dla jej mości, o której mowa, ułamkiem owym była gęba. Gęba, która poczynając od prawego ucha, szerzyła się aż do lewego, zakreślając po drodze przeraźliwą otchłań tak, że jej nazbyt krótkie zausznice zwilżały się co chwila w owym przepastnym otworze. Jej mość wszakże nie szczędziła wszelkich ze swej strony zabiegów, aby ustom przestrzegać domknięcia i zachować godność swej postaci. Strój jej stanowił świeżo nakrochmalony i odprasowany kir, który sięgał aż do podbródka oraz marszczona kryza z powiewnego batystu. Po jej prawym boku siedziała tycia młódka, która zdawała się przewodniczyć zebraniu. Ta zwiewna, drobna istota drżeniem przesmuklonych palców, sińcami warg i przejrzystym, gorączkowym wypiekiem piętnującym jej ołowianą skąd inąd cerę zdradzała widoczne oznaki rozszalałych suchot. A jednak znamię dostojnego wykwintu jaśniało w całej jej postaci. Z wdziękiem i zgoła niewymuszenie nosiła na sobie obszerny i nadobny całun – zna wskroś wytwornego, indyjskiego samodziału. Warkocze falą kędziorów spływały na jej karczek. Słodki uśmiech igrał na jej ustach, lecz nos, bezgranicznie wydłużony, cieniuchny, wężowo skręcony, gipki i opryszczony, zwisał o wiele poniżej dolnej wargi. I ów ryjek, mimo powabu, z jakim go przemiejscowiała od czasu do czasu i usuwała językiem już to na prawo, już to na lewo, nadawał jej twarzy wyraz wcale niedwuznaczny. Po drugiej stronie, po lewicy jej mości dotkniętej puchliną wodną, siedział kusy staruch, obrzmialec, astmatyk i podagryk w jednej osobie. Policzki jego wylegiwały się na ramionach jak dwa wielgaśne bukłaki wina z oporto. Z dłońmi skrzyżowanymi, z jedną nogą zasobną w opatrunek i gwoli odpoczynku złożoną na stole miał snać pozór człowieka, który czuje prawo do pewnego szacunku. Najwidoczniej czerpał sporo dumy z każdego cala swej przyrodzonej powłoki, lecz osobliwych zadowoleń dostarczało mu ściąganie uwagi powszechnej na swój jaskrawej barwy surdut. Surdut ów, niezaprzeczenie, kosztował go niemało pieniędzy i samym swym rodzajem sprawiał, że mu w nim było wielce do twarzy. Użyto nań jednej z tych jedwabnych, po mistrzowsku haftowanych tkanin stanowiących przynależność chwalebnych godeł, które w Anglii i w innych krajach wieszają w miejscu łacnowidocznym ponad domami wielkich rodzin w czasie ich nieobecności. W poboku niego, po prawicy przodownika uczty, tkwił jegomość w długich białych pończochach i bawełnianych majtkach. Całą jego osobą wstrząsała śmieszliwie drgawka nerwowa, którą Tarpolin nazwał śmiertelną ciągotą pijaństwa. Jego świeżo wygolone żuchwy krępował ściśle bandaż muślinowy, a ręce, w ten sam sposób przewiązane w napiąstkach, ujmowały mu swobody osobistego posługiwania się zastawą likworów, którą to przezorność, zdaniem uczca, uzasadniał osobliwie zbyt wyraz jego twarzy hulaszczej. Mimo to... Para niezwykłych uszu, których bez wątpienia nie mógł trzymać na uwięzi, prężyła się ku górze i od czasu do czasu podrygiwała spazmatycznie na odgłos każdego strzelającego z butli korka. Przeciwległy mu szósty, a ostatni osobnik miał pozór osobliwej drętwoty i dotknięty paraliżem czuł się chyba nieswojo w nazbyt niedogodnej szacie. Był przyodziany, przyodziewek zapewne jedyny w swym rodzaju, w powabną trumnę ze świeżego całkiem machoniu. Na czaszce jego, na kształt hełmu, wspierał się kraniec wieka i przysłaniał go jak rodzaj kaptura, nadając twarzy wyraz trudnej do opisania zalotności. Rękawy zastąpiono wydrążonymi z obu stron otworami, tyleż dla wygody, ile dla elegancji. Lecz ubiór ten chwilami wzbraniał nieszczęsnemu strojnisiowi tkwić prosto na swym miejscu na wzór reszty towarzyszów i ponieważ przystawiono go do kobyłki w pochyleniu pod kątem 45 stopni, tedy obydwie jego obszerne, a wybałszone źrenice wywracały się i miotały swe straszliwe, białawe gomuły ku pułapom, jakby docna zdumione własnym ogromem. Przed każdym biesiadnikiem w zastępstwie kielicha stał półczerep ludzki. Nad ich głowami wisiał kościotrup na sznurze przewiązanym wokół jednej z jego nóg i przytwierdzonym do pierścienia tkwiącego w suficie. Druga noga, wolna od podobnej uwięzi, pod kątem prostym odstrychnęła się od całości, zniewalając pogmatwany i dygotliwy szkielet do pląsów i piruetów, ilekroć powiew wiatru torował sobie ujście przez salę. Czaszka onego straszydła zawierała niezbędną małość płonących żużli, które na wszystką do rzucały światło migotliwe, lecz silne. I trumnice, i wszelki dobytek przedsiębiorcy pogrzebowego, spiętrzony wokół komnaty i u okien, nie pozwalał żadnemu promieniowi wyśliznąć się na ulicę. Na widok tak dziwacznego zgromadzenia i jeszcze dziwaczniejszych sprzętów nasi dwaj marynarze nie zachowali całkowitego poloru, którego można było się po nich spodziewać. Udziec, wsparłszy się o ścianę, po pod którą był się znalazł, opuścił dolną żuchwę jeszcze niżej niż zazwyczaj i swe olbrzymie oczy rozwarł ile mógł na oścież, podczas gdy Hugh Tarpolin, pokładając się aż do zrównania poziomu swego nosa z płaszczyzną stołu i uczepiwszy się dłońmi za własne kolana, wybuchnął zgoła zbytecznym i niewczesnym śmiechem, który to śmiech był raczej pełnym dalszych ciągów, hucznym, a ogłuszającym porykiem. Wszakże, niezrażony tak wyjątkowym nieokrzesaniem, wybujały przodownik uczty, powitał nieproszonych gości wielce uprzejmym uśmiechem, obdarzył ich pełnym godności skinieniem czarno upierzonej głowy i, powstawszy, ujął każdego pod ramię i zaprowadził do siedliska, które właśnie przed chwilą reszta pozostałych biesiadników sporządziła ku ich potrzebie. Udziec niczemu się bynajmniej nie opierał i usiadł tam, gdzie mu wskazano, podczas gdy zalotny Hugh, usuwając swą kobyłkę z honorowego za stołem miejsca, przeniósł wspomniany przybór do pobliża drobnej, w całun wystrojonej suchotnicy, z tęgą radością grzmotnął się tuż obok niej na siedzenie i czerwonym winem napełniwszy czerep wyżłopał go do dna na cześć najściślejszej znajomości. Lecz owo napomknienie sprawiło, iż sztywny jegomość w trumnicy Okazał coś w rodzaju szczególnego, a najwyższego rozdrażnienia Mogłyby stąd wyniknąć poważne następstwa, gdyby przewodniczący Grzechocząc po stole swym berłem, nie skupił uwagi obecnych Następującą przemową Szczęśliwa sposobność, która się nadarza, obowiązuje nas Słuchaj no ty, przerwał udziec niezmiernie poważniejąc w twarzy Słuchaj no krztynę czasu, coć gadam i powiedz nam, co wy za jedni jesteście u kaduka i dokoła jakiej roboty krzątacie się tam, postrojeni niczym czarci z i żłopiący niezgorszą gorzałę naszego czcigodnego druha Willa Wimbla, karawaniarza oraz wszystkie jego na zimowe leże uciłane zapasy. Wobec tej nie do wybaczenia próbki złego wychowania, Całe dziwaczne zgromadzenie na wpół porwało się z siedzeń i pospiesznie wygardłowało chów diabelskich okrzyków, podobnych do tych, które pierwotnie przykuły uwagę marynarzy. Przewodniczący wszakże pierwszy odzyskał zimną krew i po chwili z wielką godnością, zwracając się do uczca rzekł. Jedynie w drodze najwyższej łaski zadość uczynimy słusznej ciekawości tyle znamienitych, aczkolwiek nieproszonych gości. Niechże wam wtedy będzie wiadomo, iż jestem monarchą tego państwa i panuję tu bezpodzielnie pod imieniem króla Dżumca I. Sala niniejsza, którą zbyt niesłusznie posądzaliście o przynależność pod postacią kramu, Willowi Wimblowi, przedsiębiorcy uroczystości pogrzebowych, istocie nam nieznanej, a której plebejuszowskie nazwisko nigdy, aż do nocy obecnej nie uraziło naszych uszu królewskich, sala niniejsza, powtarzam, jest salą tronową naszego pałacu, przeznaczoną na miejsce obrad naszego królestwa oraz na inne czynności świętej, a wyższej dziedziny. Dostojna pani, która naprzeciwko zasiadła, jest królową dżumy, naszą jaśnie oświeconą małżonką. Inne, prześwietne oczom naszym dostępne osoby z naszego sąrodu i w swych czcigodnych imionach noszą oznakę królewskiego pochodzenia. Jego łaskawość arcyksiążę Zadżumieniec, jego łaskawość książę Pomór, jego łaskawość książę Muchomór i jej łaskawość jaśnie oświecona arcyksiężna Amorowa. Co się zaś tyczy, dodał, waszego pytania odnośnie spraw, nad którymi tu obradujemy, niechże nam wolno będzie odrzec, iż należą one do naszych królewskich i osobistych zabiegów, nikogo prócz nas stanowczo nie obchodzą. Lecz zważywszy owe względy, których moglibyście żądać jako goście i cudzoziemcy, raczymy nadto wam wyjaśnić, iż tej nocy, zasobni w głęboką wiedzę i sumienne badania, zebraliśmy się gwoli doświadczenia, analizy i określenia raz na zawsze niepochwytnej treści, niepojętych zalet oraz istoty wnętrznej, owych nieocenionych skarbów podniebienia, jakimi są wina, eilsy i likiery tej tu przewybornej stolicy. I ażeby, tak oto czyniąc, nie tylko dokonać powziętego zamiaru, lecz i zwiększyć jednocześnie rzetelne zyski owego władcy, który nie z tego jest świata, który nam wszystkim króluje, którego państwo nie ma granic, a którego imię jest śmierć. — Którego imię jest Davy Jones! — zawył tarpolin, podając po bliskiej damie pełen czerep likieru i nalewając sobie drugi. — Nie uk, Do niczego! — rzekł przewodniczący, zwracając z kolei uwagę na czcigodnego Hugh. — Nie uk i wisus szkaradny! Otośmy rzekli, iż uwzględniając owe prawa, do których pogwałcenia nawet w tej nikczemnej osobie zgoła nie byliśmy skłonni, raczymy odpowiedzieć na Twe nieokrzesane i niewczesne zapytanki. Wszakże sądzimy, iż wobec bezprawnego z Waszej strony wściubstwa przedmiotu naszych obrad, obowiązkiem z naszej strony jest skazanie Was obu, Ciebie i Twego towarzysza, na karę przełknięcia jednego dla każdej gardzieli cebrzyka black strapu, który wychylicie za dobrobyt naszego królestwa jednym tchem i na klęczkach, po czym niezwłocznie wolno wam będzie jednemu i drugiemu wyruszyć w dalszą drogę lub pozostać i korzystać z przywilejów naszego stołu wedle osobistych, a stosownych upodobań. Uważałbym za bezwzględną niemożliwość odparł udziec, któremu postawa i godność króla Dżumca I narzuciły widocznie uczucie niejakiego szacunku i który, powtarzamy, wsparł się na stole w chwili, gdy ów przemawiał. Uważałbym, nie urażając waszej królewskiej mości, za bezwzględną niemożliwość obładowanie mojej kajuty nawet ćwiercią onego likieru, o którym wasza królewska mość wspomniała. Pomijając milczeniem wszelaki nabytek, którego na kształt balastu przysporzyliśmy skoro świt naszym pokładom i nie wymieniając przeróżnych eilsów, likierów, w które skoro zmierzch zaopatrzyliśmy się w rozmaitych przystaniach, dźwigam na razie obfity ładunek Hummingstaffu przybrany, a nadający się do opłaty w gospodzie pod wesołym wilkiem morskim. Niechże wasza królewska mość raczy być tyle łaskawą, aby uwzględnić ową okoliczność. Nie mogę bowiem i nie chcę pod żadnym pozorem przełknąć jednej nawet ponad miarę kropli, tym bardziej kropli owych nikczemnych mętów dna okrętowego, którym godnie mogę przyrównać Blackstrap. — Zamknij nogębę, przerwał Tarpolin, tyleż zdumiony dłużyzną tyrady, ile rodzajem odmowy swego przyjaciela — — Zamknij do gębę, marynarzu, wód przaśnych. Prędkoż zakneblujesz swą spluwaczkę, jak ci rzekę ućcze? Moja barka jeszcze jest lekka, chociaż co do ciebie wyznaję, iż mi się wydajesz zbyt nieco od wierzchołka przeciążony. Wracając zaś do ładunku, nurzę, za czym pozbawiać się jednego dziebła, Znalazłbym dlań raczej miejsce na swym pokładzie, ale... Tego rodzaju układ, przerwał przewodniczący, zgoła przeczy literze wyroku lub też potępienia, które w swej istocie jest po medyjsku bezpowrotne, niezmienne i nieodwołalne. Albo warunki przez nas podane będą spełnione dosłownie i bez chwili zwłoki, Albo w przeciwnym razie rozkażemy związać was pod stołem za szyję i zapięty i utopić jako rokoszan w tej tam beczce piwa październikowego. Oto wyrok nad wyroki, co za wyrok! Słuszny, sprawiedliwy wyrok, dekret iście chwalebny, wielce godne, wielce bezzarzutne i wielce świątobliwe pokaranie wrzasnęli wszyscy razem członkowie rodziny dżumców. Król uświetnił swe czoło niezliczonymi fałdami. Karzełkowaty, ale ciwy podagryk odął się jak miech. Dama w samodziałowym całunie rozwahała swój nosek w prawo i w lewo. Jego mość w majtkach wprawił swe uszy w podrygi. Jej mość w kirze rozwarła pysk jak ryba w chwili śnięcia, zaś osobnik w trumnie machoniowej jeszcze bardziej zesztywniał i wywrócił oczy ku pułapom. — Hu, hu! — zaryczał tarpolin, zanosząc się od śmiechu, bez względu na ogólne zamieszanie. — Hu, hu, hu! Hu, hu, hu! Toć rzekłem przed chwilą, gdy właśnie król, jegomość, dżumiec, wściubił swoje trzy grosze, iż różnica dwóch lub trzech cebrzyków poniżej lub powyżej miary jest drobiażdżkiem dla takiej jak ja przedniej i rzetelnej barki. Ileże jest zbyt przeładowana! — Lecz gdy chodzi o wychylenie kieliszka za zdrowie, odpuść mi Boże, diabła, i o trwanie na klęczkach wobec pokaźnego, a obecnego tutaj majestatu, o którym wiem tak samo dobrze, jak o własnej przynależności do cechu rybackiego, iż nie jest niczym innym jeno błaznem Tomkiem Hagli-Gagli, o, w takim razie, inna to zgoła sprawa, która przechodzi moje siły i moje rozumienie. Nie dane mu było spokojnie dokończyć przemowy. Na dźwięk imienia Tomka Hagli-Gagli wszyscy biesiadnicy porwali się z miejsc. Zdrada, zawył najjaśniejszy król Dżumiec pierwszy. — Zdrada, zawołał drobnoustrojowy Podagryk. Zdrada, jęknęła arcyksiężna Amorowa. Zdrada, wycedził jego mość z przewiązanymi żuchwami. Zdrada, mruknął osobnik w trumnie. — Zdrada! Zdrada! — wrzasnęła jej królewska mość, niewiasta z paszczą i, ułapiwszy za tylną portek okolicę nieszczęsnego tarpolina, który się właśnie zakrzątnął wedle napełnienia likierem czerepu ku własnej potrzebie, sprężyście uniosła go do góry i z pominięciem wszelkich względów wrzuciła do pakownej, otwartej beczki pełnej pobrzegi ulubionego przezeń Eilu. Szamocząc się przez kilka chwil jak jabłko w wazie Todi, tarpolin koniec końcem dokonał całkowitego zniknięcia w rozkłębach piany, którą szereg jego wysiłków utworzył, ma się rozumieć, w płynie, już z przyrodzenia, łatwo pienistym. Wszakże marynarz Olbrzym nie pogodził się z widokiem porażki swego druha. Cisnąwszy króla dżumca na złamanie karku do rozwartych drzwi piwnicznych, waleczny udziec zatrzasnął gwałtownie drzwi nad nim, klnąc na przydatek i rzucił się sam w środek sali. Tam, zrywając szkielet zawieszony nad stołem, pociągnął go ku sobie z taką siłą i z tak dobrym skutkiem, że zdołał w tej samej chwili, gdy pogasły na sali ostatnie promienie światła, zmiażdżyć łeb kusemu podagrykowi. Poskoczywszy ku nieszczęsnej beczce pełnej październikowego eilu i tarpolina, wywrócił ją w okamgnieniu tak, iż się potoczyła. Zionął stąd potop likieru, tak wściekły, tak rozhukany, tak wszechogarniający, że zalał salę od ściany do ściany, wywrócił stół wraz z całą zawartością, kobyłki spod trumien zwalił jedną na drugą, wazę ponczu pogrążył w kominku, a damy w spazmach. Stosy sprzętów pogrzebowych poszły w rozsypkę. Kielichy, dzbany i butle w plecionkach z sitowia pogmatwały się w straszliwym bezładzie, zaś flasze łoziną opatulone zderzyły się z łagwiami opancerzonymi szpagatem. Człeczyna z ciągotą z miejsca w falach utonął, Drobny jegomość-paralityk wygodnie płynął w swej trumnicy, a zwycięski udziec, wpół porwawszy o tyłą jegomość w kirze, wyskoczył wraz z nią na ulicę i posterował wprost w kierunku free and easy, pilnie przestrzegając prądów wiatru i holując straszliwego tarpolina, który, trzykroć lub czterykroć kichnąwszy, sapał i dyszał tuż za nim w towarzystwie arcyksiężnej Amorowej.